W dwóch poprzednich odcinkach widzieliśmy, jak wygląda krzywa przychodów krańcowych dla monopolisty na rynku pomarańczy. Uzyskaliśmy linię o nachyleniu dwa razy większym niż nachylenie krzywej popytu. Przekonamy się, że tak jest zawsze. Udowodnię to w dodatkowym odcinku używając nieco wyższej matematyki. Uwaga! Ta krzywa przychodów krańcowych różni się od krzywej przychodów krańcowych przy konkurencji doskonałej. Przy konkurencji doskonałej na rynku jest jakaś cena równowagi i firmy muszą ją zaakceptować. Przy cenie równowagi 3 dolarów za funt krzywa przychodów krańcowych wyglądałaby tak. Gdybyśmy nie byli monopolistą, tylko jednym z wielu producentów, musielibyśmy zaakceptować tę cenę. Sprzedając 1000 funtów, za każdy funt dostalibyśmy 3 dolary. Za 1001 funt także. Nic się nie zmienia, bo musimy zaakceptować tę cenę. Przy monopolu natomiast są zmiany, bo jesteśmy jedynym producentem na rynku. Cena zmienia się zależnie od naszej produkcji, ponieważ tylko my zaopatrujemy rynek. Stąd opadająca krzywa przychodów krańcowych. A teraz pomyślmy, jaką ilość powinniśmy produkować, by zmaksymalizować zysk. Bo ekonomicznie rzecz biorąc, do tego właśnie dążą firmy. Po to istnieją, żeby maksymalizować zysk. Pamiętajcie, nie maksymalizujemy przychodu. Największy przychód mielibyśmy produkując 3000 funtów. Nie chodzi o przychód, tylko o zysk. Musimy uwzględnić koszty. Narysujmy więc krzywą kosztów krańcowych. Załóżmy, że zrobiliśmy analizę i wyszła nam taka krzywa kosztów krańcowych. Taka krzywa. Pamiętajmy, jesteśmy całym rynkiem. Tylko my produkujemy. Zatem to krzywa kosztów krańcowych dla całego rynku, a więc krzywa podaży. Pokazuje, ile przy danej cenie rynek dostarczy towaru. Krzywa kosztów krańcowych, albo krzywa podaży. Mówiłem już o tym wcześniej. Minimalna cena, by rynek wytworzył jeden dodatkowy funt, ta najniższa konieczna cena to właśnie koszt krańcowy. Teraz pomyślmy o wielkości produkcji. Na pewno chcemy produkować. Na pewno wyprodukujemy te pierwsze kilka funtów, bo nasz przychód krańcowy znacznie przewyższa koszt krańcowy. Za każdy z tych funtów uzyskamy duży przychód, bo 5 lub 6 dolarów, a kosztuje nas niewiele ponad dolara. Jest dobrze, produkujemy dalej. Tutaj każdy kolejny wyprodukowany funt wciąż daje przychód większy niż koszt. I tak będzie aż dotrzemy… aż dotrzemy do 2000 funtów, czyli tutaj. W tym punkcie nie chcemy już produkować kolejnego funta, bo jeśli to zrobimy, jeśli wyprodukujemy 2001 funta, który jest tutaj, to koszt tego funta będzie nieznacznie wyższy od przychodu. Poniesiemy więc niewielką stratę. Nasz całkowity zysk zacznie spadać. Nie chcemy też produkować mniej, bo stracimy zysk z tego kolejnego funta, z którego przychód wciąż byłby trochę wyższy, z którego przychód krańcowy wciąż byłby trochę wyższy niż koszt krańcowy tego funta. Zatem chcemy produkować dokładnie tyle. Teraz będzie ciekawie, bo to jest inna cena i ilość równowagi… inna cena i ilość… inny punkt równowagi rynkowej, niż ten, który mieliśmy… mielibyśmy w warunkach konkurencji doskonałej. Przy konkurencji doskonałej punkt równowagi znajdowałby się na przecięciu krzywych podaży i popytu. Tutaj. Tu, gdzie cena wynosi 3 dolary za funt, a ilość – 3000 tysiące funtów. Tu natomiast, by zmaksymalizować zysk, przecinamy naszą krzywą przychodów krańcowych w innym. Inaczej. Ilość, którą chcemy produkować, leży na przecięciu krzywej przychodów krańcowych z krzywą kosztów krańcowych. Tutaj. Występuje więc zbędna strata społeczna, będąca skutkiem naszego monopolu. To dobra sytuacja dla monopolisty, lecz nie dla społeczeństwa. Tylko czasami bywa inaczej, na przykład gdy monopol chroni jakiś krajowy przemysł. Zatem tu jest ilość, którą postanawiamy produkować. Nadwyżka konsumenta… Nadwyżka konsumenta to obszar nad poziomem ceny i poniżej krzywej popytu. A więc to jest nadwyżka konsumenta. Nadwyżka konsumenta. Nadwyżka producenta jest całkiem spora. Właśnie jej maksymalizacja była naszym celem. Nadwyżka producenta to cały ten obszar. Ten purpurowy obszar to nadwyżka producenta. Ale występuje zbędna strata społeczna, nadwyżka, którą w warunkach konkurencji doskonałej miałoby społeczeństwo, ale w tej sytuacji ją traci. Spisaliśmy ją na straty, aby zwiększyć nadwyżkę producenta kosztem nadwyżki konsumenta. Jednakże pomijając kwestię tej zbędnej straty społecznej, producent monopolista zapewnia sobie znacznie większą korzyść, zmniejszając jednocześnie korzyść konsumenta.